Czy możesz bezproblemowo wymienić nieważne unijne prawo jazdy na polskie? Oczywiście ważne. Dostaję o tych prawach jazdy zapytań bardzo dużo, często też od ludzi spoza Unii Europejskiej. Witam, chciałabym się poradzić o zaistniałym problemie. Otóż obcokrajowiec prawo jazdy maltańskie nie mieszka tam od ponad roku. Obecnie mieszka w Polsce. Chce wymienić prawo jazdy z maltańskiego na nasze. Niestety maltański dokument stracił ważność. Tam wydają na 10 lat. Więc u nas nie chcą mu wymienić prawka na polskie z Malty. Zaś dostał informację, że jako, że nie przebywa na tej Malcie od ponad 6 miesięcy również nie przedłużą mu terminu ważności prawa jazdy, czy jest wyjście z zaistniałej sytuacji, czy tylko ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. O ile się orientuję, ale nie traktuj tej wypowiedzi jako opinii wielkiego eksperta, to wymiana unijnego prawa jazdy jest bezproblemowa, ale tylko w przypadku, jeżeli ubiega się osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy, wydane za granicą. W tym przypadku maltańskie. Natomiast z listu, z wiadomości wynika, że ta osoba ważnego prawka nie ma. No więc, jeżeli chodzi o Polskę, to raczej pozostaje powtórne zdawanie egzaminu państwowego, co dla cudzoziemca wcale takie proste nie jest. No być może jakimś rozwiązaniem jest z powrotem, tam jakieś przemoldowanie się na Maltę na pół roku i jakieś tam miejscowe procedury, przypuszczam, że raczej prostsze niż nasze. I ponieważ większość praw jazdy unijnych jest terminowa, także jeżeli już jesteś w Polsce, to radzę zrobić wymianę przed upływem ważności tego zagranicznego prawa jazdy, ale jak już idziesz do Wydziału Komunikacji, to pójdź z badaniami lekarskimi, które przedłużają Ci ten termin no ale praktyka jest jaka jest. I yy, ci ludzie, co do mnie przychodzą przedłużać już sobie polskie prawa jazdy wymienione po zagranicznym prawie jazdy, to yy, z reguły dostają je na ten krótki okres. Także kierowcy z reguły przypominają sobie już po fakcie, czyli płacą za podwójną wymianę prawa jazdy, zamiast pojedynczą jedynie od razu z moimi badaniami lekarskimi, z moimi lub jakiegokolwiek innego lekarza uprawnionego do badań. Kierowców. Tak jak Ci powiedziałem, ponieważ nie jestem jakimś ekspertem od wymiany praw jazdy, czy procedur w wydziale komunikacji, a jedynie lekarzem, który przedłuża terminy ważności prawa jazdy ze względu na sprawy zdrowotne, to chętnie usłyszę Twoją opinię tutaj w komentarzu poniżej jak to wygląda w praktyce. Oczywiście m, możesz zasubskrybować mój kanał Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzeć kolejny filmik dotyczący badań kierowców na prawo jazdy.